Miska pełna serca. Skąd pomysł na tą akcję? Z miłości do zwierząt. Oraz z inspiracji, którą przekazały mi dwie działaczki lokalne, społeczne, Asia i Małgosia. Przekazuję dziewczynom głos, poinformują Państwa o szczegółach naszej akcji. Witam serdecznie moi drodzy. Z inicjatywy Ani Pilarczyk i pod patronatem Urzędu Miejskiego w Orzeszu powstała... Akcja ku pomocy bezdomnym zwierzętom – miska pełna serca, a o jej szczegółach opowie nam Małgosia. Akcję tę rozpoczynamy podczas spotkania opłatkowego, 18 grudnia o godzinie 15 w Ogródku Jordanowskim, jest to sobota. Liczymy, moi drodzy, na to, że dołączycie się do tej akcji. Wspólnie z Asią i wolontariuszami będziemy zbierały karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Orzysz i liczymy na Waszą hojność. Niska, pełna serca, zachęcamy, zachęcamy do pomocy!